Do, dobry wieczór. Ja nie będę posługiwał się prezentacją. Analogowo tutaj mam pamięć zewnętrzną. Spróbuję tak, tak poradzić sobie z tematem, który no właśnie, będzie dotyczył praw autorskich, ale w innym ujęciu niż słyszeliśmy przed chwilą. Znaczy nie, nie dosłownie przed chwilą, tylko w poprzedniej prezentacji o, o, o prawie autorskim z punktu widzenia prawnego. Moje przekonanie jest takie, że znaczy nie tylko moje bo. bo bo Co, coraz więcej jakby osób że ma przekonanie, że nie rozwiążemy dylematów, problemów związanych z prawem autorskim i, i sporów o, o jego egzekucję. Jeśli nie, zaczniemy jednak analizować istotę prawa autorskiego od strony ekonomicznej, jako zjawiska ekonomicznego i patrząc, patrzeć na, na, na prawo autorskie i, i sferę, którą y, ono dotyczy właśnie z punktu widzenia y, dynamiki pewnych procesów ekonomicznych, bo, bo, bo wtedy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 czysto ekonomicznego, czy, czy, czym jest prawo autorskie. No jest, jest pewnego typu instytucją, która pośredniczy między dwiema cie, ciekawymi sferami. To znaczy między sferą no, twórczości, gdzie twórca tworzy, kim on jest, no to próbowała tutaj nam Pani mecenas rozkodować, ale w każdym razie, niezależnie od tych lokalnych definicji, twórca, twórca tworzy dzieło, utwór, jakiś produkt,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 Ci, którzy twierdzą, że na przykład wiedza to towar. No, prawda? No to, to jest, to można tak mówić, ale, ale to nie ma zbyt wielkiego sensu. Trzeba raczej popatrzeć właśnie jak te, działają te mechanizmy stojące za z jednej strony popytem, z drugiej strony podażą tych dóbr. I są dwie ciekawe próby, które w zasadzie synergicznie jakby opisują tę. To, to zjawisko. Jedna to jest, nazywa się ekonomią pojedynczości. Ona została zaproponowana przez francuskiego socjologa ekonomistę Luciana Carpika. No bo on mówi, co, co jest istotą wartości w ogóle. Prawda? Istotą wartości w ogóle jest yy, pojedynczość, rzadkość. Im coś jest rzadsze, tym z definicji mo, ma, może mieć większą wartość. Znaczy, oczywiście, musi być, mieć jeszcze swojego odbiorcy, ale jeżeli czegoś jest bardzo dużo, no to z definicji nie będzie miało wartości, nikt, nikt za to nie zapłaci. Powietrza mamy dużo i na, póki co za nie, nie nie płacimy, ani nawet ktoś gdyby spróbował, to, to byłoby to bezskuteczne, musiałby nam zabrać właśnie ten taki master switch, by się musiał pojawić w przypadku powietrza. Ale ponieważ to jest trudno póki co sobie wyobrazić, powietrza też jeszcze ciągle mamy dużo, więc, więc ono w sensie ekonomicznym wartości nie ma. No, działalność artystyczna jest paracelans, takim właśnie przedmiotem no, ekonomii pojedynczości, bo, bo, bo każde dzieło jest, jest właśnie na początku czymś pojedynczym. Akt tworzenia jest, jest pojedynczy, ale z tego też wynika olbrzymi problem. Dopóki twórca pracuje na swój własny koszt i ryzyko, no to oczywiście problemu nie ma. Jeżeli to jest powiedzmy poeta, któremu wystarcza kartka do napisania utworu, no to, to, to nie, nie ma problemu. On,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 to jest olbrzymie, ol, olbrzymia, olbrzymie wyzwanie. I jak sobie z tym radzi rynek dóbr symbolicznych? Nie tylko kultury, ale, ale również wiedzy, ale głównie ograniczymy się do kultury. Tu jest jakby dru, drugi mechanizm, który, który wspiera tę ekonomię pojedynczości i jeden z badaczy tego zjawiska, z kolei angielski socjolog i też ekonomista James English za, zaproponował pojęcie ekonomii prestiżu. To znaczy dobra kultury nie krążyłyby, nie tworzyłyby rynku, gdyby nie cały złożony system nadawania wartości tym dobrom, właśnie związany z prestiżem chociażby, który buduje się przez na przykład instytucje nagród. To zostało jakby taka, że już dzisiaj widzimy no, wszędzie, znaczy w Polsce, jeszcze, jeszcze w niektórych obszarach to nie jest tak rozwinięte, ale na przykład we Francji rynek książki jest spowity tysiącami nagród, prawda? są te najbardziej prestiżowe jak Nagroda Goncourtów, ale generalnie jest tam, na, no, na, na rynku funkcjonuje kilka tysięcy nagród. No, one są po to właśnie, żeby...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 No właśnie i, to jest, i tak sobie już mniej więcej od 100 lat radzą przemysły kultury, tak zwane i obrót dobrami kultury. Wiem, po drodze też rozwinęła się jeszcze też teoria ekonomiczna, która kolejny paradoks ujawnia, który rozwiązuje troszkę ekonomia prestiżu. Otóż wiemy już dzisiaj, kiedyś to czuliśmy, dzisiaj to wiemy również od ekonomistów, że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 wracać do, do, do, do, yy, do historii, bo, bo przecież spód się żyło mniej więcej przez 100 lat, wcześniej się żyło z koncertów, prawda? I, i znowu koncerty stają się i cały przemysł koncertów, przez festiwale, to wszystko widać właśnie jak, jak, jaką jest odpowiedzią na, na ten kryzys, prawda? Przecież te, te festiwale to wszystko jest właśnie yy, tworzeniem popytu na, na, na, na, na, na dzieło i jakby zapewnieniem, yy, że, że to co jest w internecie no jakby za darmo, tutaj jest wartością, za którą ludzie są gotowi zapłacić, kupując bilety. No i to, to, to jest jedno rozwiązanie, ale wiemy, że ono nie zadziała we wszystkich obszarach. No, artyści, powiedzmy muzycy i tak dalej mogą sobie wyobrazić, troszkę trudniej jest na przykład z dziennikarzami. No, trudno sobie wyobrazić czy koncerty dla dziennikarzy, żeby po prostu wyśpiewywali swoje teksty albo coś i coś. No, czy, czy nawet z literaturą jest, jest, jest, jest trudniej. I, yy, i tu, tu pomysły są... Yy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 no też, też dziwny, chociaż jego pro, pierwszy, jest, pierwszy go sformułowali ludzie związani, znaczy po raz pierwszy, bodajże, o ile pamiętam, po, po pojawił się u Friedricha Hayka, czyli raczej dosyć, dosyć neoliberal, znaczy prekursora neoliberalizmu, potem powtórzył to Milton Friedman. Dzisiaj też rozwija to, to, to Lewica w miarę zgodnie właśnie z, z, z tymi ekonomistami neoliberalnymi, więc być może z tego sojuszu coś ciekawego wyniknie, ale konkludując, moje przekonanie jest takie, że rozwiązanie dla problemów związanych z prawem autorskim i w ogóle no, twórczością artystyczną i, i wynagradzaniem za nią nie leżą w prawie w tej chwili, bo tutaj jesteśmy ewidentnie w sytuacji jakiegoś patu, tylko w ekonomii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.